W jednej z parafii odbywało się bierzmowanie. Nad ołtarzem umieszczono dekorację. Zawieszono makietę Ducha Świętego w postaci gołębia, przytwierdzono takiego podłużnego drążka, a pod tym napis On was wszystkiego nauczy. No to są to słowa z dzisiejszej Ewangelii. W czasie uroczystości Kościół był pełny ludzi, zaczęli oddychać i powietrze stawało się coraz bardziej wilgotne i w pełnym momencie Duch Święty, ten, ta plansza z Duchem Świętym odpadła i został sam kij, a pod nim napis On was wszystkiego nauczy. To jest dowcip, można powiedzieć, może dla niektórych suchar. Ale kiedy tak się nad tym głębiej zastanowiłem, pomyślałem sobie, że to jest może bardzo dobry kontrast do tego, jak działa Duch Święty, ten kij, który ma nas wszystkiego nauczyć, bo Duch Święty działa całkowicie przeciwnie do zasady kija i marchewki. Moi kochani, jak działa Duch Święty w naszym życiu? Ten, który nas wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co mówił Jezus. Użyję y, tutaj obrazu y, historii, która zdarzyła się w jednym z pubów w Szkocji. Otóż pub był pełen ludzi, y, żywioła atmosfera, rozmowy, śmiechy. Jeden z klientów siedzący przy stoliku zamachnął się ręką. Akurat przychodziła kelnerka, niosła dzban z herbatą. Uderzył w ten dzban i cała herbata, cały dzbanek poszedł na ścianę. A pap był świeżo malowany. Właściciel papu załamany mówi, no to mam na nowo malowanie tej ściany. Wtedy wstaje jeden z gości i mówi, może niekoniecznie trzeba będzie malować. Ma teczkę, z tej teczki wyciąga pigment, farby, pędzle. Podszedł do tej ściany, zaczął malować i nagle tę plamę przerobił na piękny krajobraz z jeleniem. Nie był to taki kiczowaty jeleń na rykowisku klasyczny, ale piękny obraz ukazujący dziką przyrodę. Następnie yy, Autor tego obrazu podpisał się w rogu Sir Edwin Landseer. Okazało się, że akurat gościł w tej restauracji wybitny malarz epoki wiktoriańskiej Landseer, właśnie specjalizujący się w uwiecznianiu dzikiej przyrody. Warto sobie wygooglować to nazwisko i znaleźć jego obrazy w internecie. Do dziś podobno ten pap słynie z tego obrazu. Nikt go stamtąd nie usunął. Brudna plama, została przerobiona w przepiękny widok, w przepiękny obraz. Tak działa Duch Święty. Moi kochani, możemy być smutni, przygnębieni, możemy mieć grzechy, możemy mieć mocne wyrzuty sumienia. Jeśli otworzymy się na działanie Ducha Świętego, to on z tych brudów naszego życia, z tych plam potrafi odtworzyć piękny obraz. Dlatego nazywany jest Parakletem, Pocieszycielem nie duchem smutku. Owocem Ducha Świętego nie jest smutek, przygnębienie, żal, rozgoryczenie, ale pokój, radość, cierpliwość. Moi kochani, tak działa Duch Święty. Cieszmy się z tego, że Jezus obiecuje nam takiego pocierzyciela. Mało tego, Jezus mówi niesamowitą rzecz. Jeśli kto mnie miłuje, przyjdziemy do Niego, czyli Ojciec, Jezus i Duch Święty, i zamieszkamy w nim, będziemy w nim mieszkać, będziemy w nim przebywać, czyli tego pocieszyciela będziemy mieć na stałe w naszym sercu. Tu mi się kojarzy moje wspomnienie związane z postacią, moim zdaniem, no wspaniałego, chyba nawet świętego kapłana, księdza Adama Rudzkiego. Był to kapłan z Czech, tu z naszy, za naszej południowej granicy, ale często bywał w Polsce, zresztą świetnie mówił po polsku. Znakomity kaznodzieja, kiedy przychodził kiedy się człowiek z nim spotykał, no, po paru słowach rozmowy, serce podnosiło się w górę. Nawet w najgorszym smutku, w najgorszym y, jakimś załamaniu, można było odzyskać radość i chęć życia. Ksiądz Adam Rudzki był w decyzji ostrawsko-opawskiej, gdzie pracował wikariuszem biskupim do spraw formacji kapłańskiej. Moi kochani, kiedy jakiś, któryś z księży miał kryzys, przeżywał ciężkie chwile, Ksiądz Adam jechał do niego, bardzo często spędzał u niego na plebanii parę dni, rozmawiał, chodzili razem nawet w góry na wycieczki, poprowadzili głębokie rozmowy i uratował niejedno powołanie kapłańskie. Przyszedł do takiego księdza, zamieszkał u niego, przebywał u niego przez parę dni, odjeżdżał, a ten ksiądz już był innym człowiekiem. Moi kochani, to Człowiek, kapłan, dobry kapłan potrafił tak działać. O ileż bardziej skutecznie może zadziałać Duch Święty w naszym życiu, jeśli w nas zamieszka. Wszystkie plamy, brudy naszego życia, wszystkie to, co, czego się wstydzimy, czego nie chcemy, co chcemy odrzucić, on przyjdzie i zamieni szansę. Tylko pozwólmy mu działać. Powiedzmy Duchu Święty przyjdź, przyjdzie natychmiast. Na niego nie trzeba czekać, on się nigdy nie spóźnia. Pamiętam z Katezy w klasie drugiej szkoły podstawowej, że kiedy omawialiśmy dziesięć przykazań bożych, przy szóstym przykazaniu ksiądz proboszcz narysował na tablicy lilię, a następnie dorysował płotek. Lilia symbol czystości otoczona płotkiem. Może naiwny obrazek, ilustracja w dziesięcym zeszycie, ale wyraża głęboką prawdę. Nasza Seksualność jest czymś pięknym, jest czymś dobrym i szlachetnym i trzeba ją strzec. Jak uchronić tą jedną z najpiękniejszych, tak ważną sferę naszego życia przed złem? O tym mówią ksiądz Mateusz i ksiądz Piotr w dzisiejszych dopowiedzeniach poświęconych szóstemu przykazaniu Bożemu.